aby nic nie zginęło, mówi Jezus do swoich uczniów po cudownym rozmnożeniu chlebów. Wystarczyło tak niewiele, pięć chlebów dla pięciu tysięcy mężczyzn. Bóg z naszego niedostatku, który mu ofiarujemy, potrafi uczynić wielki cud. Karmi dosyta, zaspakając każdy nasz głód, i to ten duchowy, jak i ten fizyczny. Bóg daje zawsze to, co dobre, pożywne, nigdy nie daje byle czego, ale zawsze wyborne i najlepsze. Bóg daje zawsze w nadmiarze, ponieważ jest hojnym dawcą. Uczmy się postępowania od Jezusa. Dawajmy zawsze wszystko, co możemy. Dawajmy w nadmiarze, aby niedostatek nie stał się naszą zgubą. Dawajmy zawsze z wdzięcznością, radością i błogosławieństwem. Taki dar jest szczególnie miły Bogu i drugiemu człowiekowi. Nie pozwólmy, aby Boże dary się zmarnowały. Chrońmy je przed podeptaniem przez ludzi. Zbierajmy łaski i dary Boże do koszyków naszych serc, aby nie utracić niczego z tego, co wyszło z Bożej ręki. Dwanaście koszów pełnych ułomków uświadamiają nam wielki cud, jaki dokonał się na naszych oczach. Często cuda Boga umykają nam podczas codziennej krzątaniny. Szczególnym momentem, kiedy możemy uświadomić sobie że wielkość potęgi Boga, jest codzienny, wieczorny rachunek sumienia, podczas którego powinniśmy pytać samych siebie nie tylko o grzechy popełnione minionego dnia, ale przede wszystkim o te łaski, których w danym dniu udzielił nam Bóg, pamiętając, że wszystko, co otrzymaliśmy z Jego ręki, jest łaską. Pokorne usposobienie człowieka nie szczędzi wdzięczności względem Boga i bliźniego. Wręcz przeciwnie, nieustanne pochylanie się nad kawałkami chleba Bożej łaski i wkładanie ich do koszyka własnego serca z wdzięcznością sprawia, że całe życie człowieka pokornego i skoncentrowanego na Bogu staje się Eucharystią jednym wielkim dziękczynieniem, a to właśnie daje prawdziwe i trwałe szczęście.